Widzisz mnie? Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mnie widać. Zacznę od tego, że przepraszam najmocniej za spóźnienie, które Państwu zafundowaliśmy. Mamy nadzieję, że, części, że, że cierpliwie Państwo czekali. Jak to by się człowiek nie przygotował, to i tak na koniec jest trochę zależny. Chciałam Państwa bardzo serdecznie przywitać na naszym spotkaniu o komunalnych, na które zaprosiliśmy Panią Profesorę Zonatę Przygocką z Uniwersytetu, Panią Profesorę Uniwersytetu w Białymstoku, która jest naszą doradczynią osobą, osobą która, dzięki, dzięki, której której dzięki obu, obu paniom temat ruszył I, i panią Mileną, która, która reprezentuje spółkę GBBI. spółkę, która zajmuje się danymi danym, wiadomymi takimi ciekawymi rzeczami, że z danych refrakcji czy też jaka jest indeksacja ekonomiczna różnych, natomiast on to, że nie pani pani, jeszcze przedstawiając swoją część, nam się firma się Um, ale nie bez powodu, nie powodu mówię, mówię o, o obu, obu pania, z tak wielkim szacunkiem, bo mam, mam przecież że temat, o którym się rozmawiamy, w życiu nie ruszył si siły, nie nie to w sieciło, gdyby nie to wsparcie. Um, będzie, będzie nasze skanianie hmm, na polski język pan Krzysztof Gargalski który już teraz tłumaczy mnie. Tak, tak. tak I zaczynał I, i, zaczyna, i, zaczyna. I zaczyna od tego, i tego żeby, żeby przedstawić, i przedstawić samą ideę, samą ideę czy życia obywatelska, wojska, zajmuje się spółkami komunalnymi. spółkami komunalnymi. Bo to jest taki to temat, jest, którym zajmujemy się, się ho od 2014 roku, ale bardzo ciężko nam to to jest taki który bardzo trudno uchwycić. W 2014 roku zaprosiliśmy osoby, które... Zna, które działają, znają, działają. Wiem, że, muszę, że z państwa... W, z państwa. To były są, to to są, to takie, to osoby, takie jak osoby jak państwo prawdopodobnie. Państw, prawdopodobnie, czyli po prostu, czyli po prostu osoby, osoby, które lokalnie obserwują, obserwują, jak, mówią, jak, mówią, jak, jak wygląda polityka i, I zapytaliśmy, i zapytaliśmy wtedy, jakie tematy są swoim wartymi zainteresowania się. się. I spółki komunalne wtedy zainteresowania się, jakiegoś takiego dokładnie zbadania. I spółki komunalne wtedy zwyciężyły takie nasze komunal konsultacje i później przez dwa lata zajmowaliśmy się szkoleniem lokalnych aktywistów do tego, żeby analizowali jakąś wybraną spółkę, ale w taki bardzo dogłębny sposób. No i okazało się, że to jest coś, co było jednak trudne. Znaczy trudne jest zawsze dla każdej osoby, która działa lokalnie, takie szerokie spojrzenie, ale przede wszystkim bardzo trudno było osiągnąć jakąkolwiek zmianę w tej spółce, chociaż muszę przyznać, że teraz jak patrzyłam na miasta, w których działały te osoby, to te miasta czasami wypadały trochę lepiej niż cała reszta, więc chyba jednak efekt tego, że mieszkańcy zainteresowali się tym jak wyglądają lokalne spółki yy, zaistniał, jakieś to miało znaczenie. W każdym razie, no wtedy zrobiliśmy taki dosyć katorżniczy wysiłek, do którego właściwie zmusiliśmy osoby działające lokalnie, sami się też umęczyliśmy, a ten efekt nie był taki bardzo duży. I później zaobserwowaliśmy, że w innych krajach robi się to lepiej, bo jednak wywołuje się taką ogólnonarodową debatę wokół tego, jak te spółki wyglądają i trochę zmusza się je do rywalizacji. Zwłaszcza nam się spodobał taki przykład, słowackiego Transparency International, które ma osobną stronę, gdzie co kilka lat mierzy przejrzystość, ale nie tylko. Wyniki ekonomiczne też spółek komunalnych i państwowych. I one się tam w rankingu gdzieś układają. W każdym razie wydaje się, że im się udało znaleźć sposób, gdzie, w którym jakoś pojawia się ten element próby, pojawia się ta poprawa spółek. I to jest to, do czego byśmy chcieli dążyć w Polsce, to znaczy my byśmy chcieli, żeby spółki komunalne rzeczywiście realizowały tę swoją misję, o której zresztą pani profesor opowie, więc ja jej nie będę zabierała chleba, ale generalnie no, misję publiczną przede wszystkim. A z punktu widzenia sieci Watchdog, no to oczywiście chodzi też o to, żeby spółki komunalne nie, stan nie stanowiły jakby jeszcze jednego miejsca do zatrudniania do dzielenia stanowisk, do realizowania interesów politycznych i do też bardzo szkodliwych nie tylko ekonomicznie efektów związanych z tym, jak władza po prostu coraz bardziej wykorzystuje mienie publiczne do tego, żeby realizować swoje cele. Wszyscy wiemy, że takie zjawiska na świecie istnieją. Ja tutaj nie oskarżam, że któreś konkretne miasta czy miejsca to są takie miejsca, gdzie te nadużycia istnieją. Natomiast istnieje takie zagrożenie, a im mniej jest przejrzystości tym to zagrożenie jest większe. I o to chodzi sieci Watch znaczy, My chcemy to zlikwidować, marnowanie publicznych pieniędzy, nadużywanie stanowisk, wykorzystywanie czegoś, co miało być pożyteczne na rzecz spraw niepożytecznych. Ale żeby w ogóle się tego dowiedzieć, to musimy dosyć dobrze spółki zbadać. I te spółki po raz kolejny podeszliśmy do tego badania w 2021 roku, tym razem starając się zapytać wszystkie spółki, które udało nam się zidentyfikować, ich okazało się później, że jest znacznie więcej dzięki firmie MGBI, ale o tym ja już później opowiem na końcu, opowiadając o wynikach monitoringu. Do tego badania, do, znaczy do, zadaliśmy pytania do tych spółek, które zidentyfikowaliśmy. Głównie chodziło nam o spółki na poziomie gminnym. I zaprosiliśmy do jego analizy, do analizy odpowiedzi zaprosiliśmy do państwa, zaprosiliśmy i 167 osób się włączyło w analizowanie tych danych. Później dosyć długo nam było trudno napisać coś sensownego na podstawie tych danych, bo tak jak mówię jest to to jest to temat taki, że żeby go dobrze ugryźć, to chyba trzeba sojuszników. I właśnie wtedy pojawili się sojusznicy, pojawiła się pani, pojawiła się firma MGBI, a tam pani Paulina Tańska, która dokonała analiz i pojawiła się pani profesor, która nam dużo rzeczy wytłumaczyła, bo to jest temat jednak znacznie szerszy niż kwestia jakości rządzenia. I w związku z tym ja już teraz oddaję głos. Zostawiam sobie głos tylko na koniec, żeby trochę opowiedzieć o naszych wynikach, ale przede wszystkim zwracam się do w pierwszej kolejności do Pani Profesor. Dzisiaj chcę się po prostu więcej dowiedzieć o spółkach, co to w ogóle jest, po co one są potrzebne, dlaczego one muszą powstawać, dlaczego nie są podmioty rynkowe, niefinansowane w żaden sposób z pieniędzy publicznych, nie mogą wykonywać tych zadań, które wykonują spółki, jaka jest ich specyfika, czy one są w jakichś branżach, czy tak po prostu powstają, co tam na ten temat mówi Najwyższa Izba Kontroli yy, i co próbowano w ogóle zmienić, bo też na pewno Pani znając się na tym temacie, yy, to Pani lepiej wie, czy my się porywamy z motyką na słońce, czy mamy szansę jakieś zmiany osiągnąć. Także zapraszam. Yy. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie do współpracy nie ukrywam, że z mojej perspektywy jest to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, albowiem dotychczas zajmowałam się problematyką funkcjonowania podmiotów publicznych w ogóle w szerszym kontekście oczywiście, przede wszystkim od strony naukowej, a zatem takiej stricte empirycznej, trochę teoretycznej. Wielokrotnie zastanawiałam się, czy efektywność funkcjonowania podmiotów publicznych, to zjawisko pożądane czy też niepożądane, ponieważ wprowadzę również przedmioty dydaktyczne powiązane z tymi zagadnieniami, zatem jak gdyby przyglądałam się różnym aspektom funkcjonowania podmiotów publicznych, w tym także oczywiście spółkom komunalnym, a to zaproszenie do współpracy spowodowało, że zaczęłam też patrzeć na nie pod nieco innym kątem, zatem i współpraca z Watchdogiem i współpraca z wywiadownią gospodarczą MGBI zaowocowała nie tylko jak gdyby, wkładem oczywiście w odpowiedzi na pytania, które Państwo zadaliście, ale także próbą dociekania innych zjawisk, które do tej pory być może mi umykały, ale też, które stają się możliwe jakby do interpretacji w kontekście dostępu do zdecydowanie większej liczby danych, za co bardzo dziękuję wywiadowni gospodarczej MGBI, ponieważ również w oparciu o Państwa zaangażowanie. Udało nam się z kolegą, z Panem doktorem Mateuszem Łajewskim przygotować referat na jedną z ostatnich konferencji, która dotyczyła diagnozy finansów publicznych i jak gdyby materiał powstał właśnie w oparciu o tą współpracę, ale mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy tekst, to był tylko fragment danych. Tutaj też zamierzam wykorzystać niektóre z nich, żeby Państwu pokazać przede wszystkim o, o jakich tak dokładnie konkretnie podmiotach mówimy mówiąc o spółkach komunalnych. Pozwolicie Państwo, że udostępnię prezentację. Oczywiście przede wszystkim to są same hasła. Zdecydowanie szerzej będę mówić o pewnych aspektach niż, niż, niż je pokazywać. Tak? Niemniej jednak na początek na początek chciałabym po prostu zadać takie proste pytanie, co wiemy o spółkach komunalnych, a zatem czym tak naprawdę te podmioty są. Na pewno, proszę Państwa, są podmiotami gospodarczymi, tak? czyli są to generalnie firmy, można powiedzieć, firmy, przedsiębiorstwa, które działają oczywiście na rynku, w otoczeniu konkurencyjnym. Niemniej jednak ich sytuacja w porównaniu z konkurencją wydaje się być zdecydowanie prostsza, być może łatwiejsza. O tym, dlaczego tak jest, powiem za chwilę. Czyli są to, proszę Państwa, podmioty, które powoływane są przez jednostki samorządu terytorialnego i oczywiście to powoływanie może mieć charakter taki absolutnie właścicielski, czyli wówczas kiedy jednostka samorządu terytorialnego, najczęściej gmina w 100% jest właścicielem, właścicielem takiego podmiotu, kiedy staje się współwłaścicielem wykupując czy przejmując część akcji udziałów w takiej spółce, i albo na przykład tworząc taką spółkę czy taki podmiot jakby w porozumieniu także z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, czasami z partnerami prywatnymi. Podstawową istotą tak naprawdę powoływania tych podmiotów gospodarczych jest przede wszystkim kwestia realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, przy czym ustawa o gospodarce komunalnej podkreśla, że są to zadania z tak zwanego zakresu użyteczności publicznej. Czym jest ta użyteczność publiczna? Bardzo często w spółkach komunalnych mówi się wręcz, że są to przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, a zatem czym ta użyteczność jest? Oczywiście ja bym nie chciała tutaj wciągać Państwa w dyskusje od lat prowadzone, przede wszystkim pomiędzy prawnikami. Na temat istoty użyteczności publicznej te, te dyskusje wcale nie są zakończone, cały czas ktoś tam jak gdyby dokłada swoją cegiełkę do um, um, znanych powszechnie tez. Natomiast sama ustawa mówi o tym, że te zadania z zakresu użyteczności publicznej oznaczają takie działania, których celem jest bieżące i przede wszystkim nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. A zatem ustawa również wymienia konkretne obszary, w ramach których mogą być powoływane Spółki komunalne, więc na przykład jest to kwestia zaopatrzenia w wodę, odprowadzania nieczystości ścieków, jest to kwestia zaopatrywania w energię cieplną, w gaz, jest to kwestia transportu publicznego, ochrony zdrowia, sportu, rekreacji, dbania o zielenie, o mienie komunalne i tak i tak Więc rzeczywiście wiele usług, które otacza nas, tak, albo z których korzystamy jako mieszkańcy czy członkowie społeczności lokalnych, w zasadzie bardzo często realizowane są właśnie przez, przez spółki komunalne. Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma właśnie kwestia tego bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb, co oznacza w praktyce dość szczególną sytuację, zatem sytuację, w której nie zawsze, pomimo tego, że są to podmioty komunalne Komercyjne, działające na rynku, które mają osobowość prawną i jednocześnie samodzielność ekonomiczną, powinny jednocześnie także finansować swoją działalność z uzyskiwanych przychodów e, oczywiście przychody ze sprzedaży przede wszystkim wytwarzanych dóbr i usług, to jednak okazuje się, że bardzo często te podmioty jak gdyby nie do końca się finansują, co oznacza, że generują straty. Jednocześnie straty te pokrywane są oczywiście w różny sposób i za pomocą różnych form, ale ze środków publicznych, no, w których jesteśmy poniekąd jakby współwłaścicielami, czyli z, budżetu, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Jest to komfortowa sytuacja takiego podmiotu działającego na rynku, albowiem w przypadku podmiotów prywatnych, jak wiemy, kilkoletnie generowanie strat powoduje, że niestety podmioty te są likwidowane, tak? a zatem nie są w stanie prowadzić działalności o charakterze nierentownym. Więc pojawia się tutaj po pierwsze groźba braku tej ciągłości związanej z realizacją określonych, określonych usług społecznych. Poza tym ta dostępność do tych usług związana jest także z pewną formą odpłatności, co oznacza, że podmiot prywatny, aby móc jednak realizować podstawowy cel swojego funkcjonowania, czyli maksymalizację zysku, nie jest w stanie realizować czy też świadczyć usług poniżej kosztów wytwarzania. Oznaczać by to w praktyce mogło, że ceny usług, dóbr i usług dostarczanych przez podmioty prywatne niejednokrotnie byłyby znacznie wyższe, a zatem ich dostępność e, dla zwykłego Kowalskiego e, byłaby bardzo często ograniczona. Więc możemy tutaj pomyśleć oczywiście o transporcie lokalnym, tak, gdyby rzeczywiście podmioty świadczące usługi w ramach transportu publicznego, wszelkie spółki działające w tym obszarze miały być rentowne, czyli tak naprawdę pokrywać koszty ze swoich przychodów jeszcze może osiągać nadwyżkę ekonomiczną, wówczas ceny biletów, które za które musielibyśmy płacić, tak, byłyby zdecydowanie wyższe, a przecież niejednokrotnie jako mieszkańcy chcielibyśmy mieć tak zwane darmowe przejazdy oczywiście i taki nieograniczony dostęp do, do, do takiej usługi. Oczywiście naprawdę darmowe. W praktyce oznacza to, że zdecydowanie mniejsze możliwości finansowania miałyby nasze gminy w związku z realizacją innych zadań, gdyby rzeczywiście jak gdyby realizować te usługi w warunkach rynkowych i w warunkach komercyjnych. Jakie proszę Państwa zatem te nasze spółki są albo może ile tych spółek jest? Otóż okazuje się, że wcale te statystyki dotyczące spółek Spółek komunalnych nie są takie oczywiste. Mniej więcej obecnie szacuje się, że ta liczba spółek komunalnych kształtuje się na poziomie około 3,5 tysiąca. Natomiast bardzo interesujący jest trend ostatnich lat, mianowicie trend wzrostowy, tak? to znaczy gminy coraz częściej tworzą spółki komunalne, i w, wśród badaczy jakby tego zjawiska pojawia się pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego akurat spółki komunalne, a nie samorządowe zakłady budżetowe, które również są formą organizacyjno-prawną prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym przypadku oczywiście przez gminy, ale jednak status prawny samorządowych zakładów budżetowych, a spółek komunalnych jest zupełnie inny, albowiem samorządowe zakłady budżetowe bardzo mocno powiązane są z budżetem i przede wszystkim podlegają rygorom ustawy o finansach publicznych, podczas gdy spółki komunalne nie. Poza tym zadłużenie spółek komunalnych jest jak gdyby zadłużeniem poza budżetem gminy i nie wpływa jednocześnie, albo inaczej nie obciąża tego budżetu, ponieważ od 14 roku w gminach mamy tak zwany indywidualny wskaźnik zadłużenia, który to obliguje je do przestrzegania przede wszystkim wielkości zobowiązań finansowych, i, I innych reguł fiskalnych, które co do zasady oczywiście muszą być transparentne i jawne, to też niejednokrotnie realizacja wielu zadań, w tym także o charakterze inwestycyjnym, jak gdyby powoduje, że gminy traktują to dalece prawdopodobne jako formę mimo wszystko realizacji pewnych projektów inwestycyjnych, ale jednocześnie projektów, które, które nie będą jak gdyby wpływały na wielkość zadłużenia samej gminy i budżetu gminy. Więc jest, jest to dalece prawdopodobne taka forma, powiedziałabym, wykraczania, wykraczania poza poza finanse publiczne i oczywiście pewne reguły, które wynikają z ustawy o finansach publicznych. Proszę Państwa, dzięki, dzięki wywiadowni gospodarczej MGBI również uzyskaliśmy dane z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące spółek czy, czy podmiotów, tak, spółek komunalnych, a zatem podmiotów, których właścicielem, współwłaścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego, bo to było chyba kryterium wyboru tych podmiotów. Generalnie dostaliśmy bazę składającą się z ponad 2600 podmiotów, ale okazało się, że w wielu obszarach jakby ta baza była niekompletna, nie było wszystkich danych, w związku z czym po wyeliminowaniu tych, tych podmiotów, w stosunku do których nie mieliśmy kompletu potrzebnych informacji do badań, jak gdyby docelowych wzięliśmy 1885 podmiotów. W jakich branżach, proszę Państwa, te podmioty działają? Okazuje się, że najczęściej i najwięcej spółek komunalnych występuje w tych branżach, które są oczywiste, a zatem są to, są to spółki działające w obrębie dostarczania wody, czyli tak zwane spółki wodociągowe i, i podmioty, które zajmują się odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Tak? Kolejna grupa podmiotów, tutaj pod literką L68, tak? są to oczywiście takie szyfry z PKD, jest to działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, a zatem też bardzo popularne spółki zarządzające tak zwanym mieniem komunalnym, tak, a zatem tym mieniem, które przede wszystkim jak gdyby związane jest z obsługą lokali i budynków należących do gminy, tak, są to zarówno, czy, czy jak gdyby podmioty te realizują tak zwaną politykę mieszkaniową gminy, ale jednocześnie także politykę lokalową, a zatem z zasobów udostępniane, czy wynajmowane są różnego rodzaju obiekty, grunty, nieruchomości, tak oczywiście zajmują się tym, tego typu podmioty. Kolejna grupa pod literką E38 to bardzo dobrze nam znane podmioty związane z przede wszystkim gospodarką odpadami komunalnymi, Mamy także kolejną kategorię podmiotów, to przede wszystkim tak zwane spółki energetyczne, a zatem te, które dostarczają energii cieplnej, tak? ale także gaz, parę wodną tak dalej. No i proszę Państwa, pozostałe kategorie czy pozostałe branże jak gdyby charakteryzują się już znacznie mniejszą liczbą podmiotów. Natomiast pod literką R kryje się tutaj działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna, czyli ta działalność działalność, która, o której mówi się co do zasady, że że w zasadzie nigdy nie będzie rentowna, a zatem jako działalność nierentowna za każdym razem wymaga wsparcia oczywiście ze środków publicznych. Wyobraźmy sobie dostęp do basenów tak, gdyby, czy, czy do obiektów sportowych, gdyby wejście na te obiekty i korzystanie z ich usług kształtowało się po cenach komercyjnych, dalece prawdopodobne, że mało z nas, kto by korzystał z takich obiektów i wcale nie byłoby to tak powszechne z uwagi właśnie na na ten dostęp no właśnie w doktrynie też podkreśla się, tak, że kiedy mówimy o rentowności czy ekonomiczności pewnych kategorii podmiotów, tak, to, to są takie branże, w których w zasadzie można oczekiwać nawet nadwyżki ekonomicznej, więc są to wszystkie, powiedziałabym, branże związane z tak zwanymi twardymi usługami, tak, czyli właśnie spółki energetyczne, spółki wodociągowe, spółki związane z gospodarką komunalną. Nieco gorzej, proszę Państwa, jest w transporcie, publicznym, ponieważ tutaj duża liczba podmiotów ma charakter nierentowny no i oczywiście przede wszystkim w tym obszarze działalności sportowej, rozrywkowej i rekreacyjnej. Jakie są, proszę Państwa, te nasze spółki? Czy to duże, czy to małe podmioty? Spróbowaliśmy te podmioty podzielić ze względu przede wszystkim na przychody. W momencie, kiedy zastanawiamy się, czy mówimy o tzw. małych i średnich przedsiębiorstwach, czy też ogólnie sektorze MSP, Oczywiście podstawą jak gdyby kwalifikacji podmiotów do tego sektora są przede wszystkim dane dotyczące wielkości obrotu i wielkości zatrudnienia. Oczywiście tutaj nie mamy danych dotyczących zatrudnienia w spółkach komunalnych. Nie mamy też danych dotyczących obrotu. Powiedzmy przychód a obrót to nie jest dokładnie to samo, ale jednocześnie gdybyśmy popatrzyli proszę Państwa na wielkość przychodów w poszczególnych branżach i w poszczególnych kategoriach, tutaj znowu są te literki, przepraszam Państwa najmocniej, ale trudno byłoby pełne nazwy wpisać, okazuje się, że zdecydowanie największa liczba podmiotów to podmioty małe, czyli takie spółki, których przychody nie przekraczają 10 milionów złotych. W spółek, czyli powyżej 50 milionów złotych, tak o przychodach, które generują powyżej 50 milionów złotych jest zdecydowanie najmniej, przy czym najwięcej okazuje się w branży związanej z gospodarką odpadami komunalnymi, więc dalece prawdopodobne, że tutaj kwalifikowane są i spalarnie, i sortownie i, i jakby duże, dzisiaj już szalenie innowacyjne powiedziałabym podmioty, które realizują zadania z zakresu gospodarki odpadami odpadami komunalnymi, tak? Możemy popatrzeć także na aktywa, bo chociaż obroty nie zawsze są proszę Państwa, czy przychody nie zawsze są wysokie to jednak bardzo często jest tak, że mamy do czynienia ze spółkami, które dysponują całkiem sporym majątkiem, więc na pewno są to spółki branży ciepłowniczej, tak, branży wodociągowej. Oczywiście ten majątek, który, którego często nie widzimy, tak, a który związany jest z sieciami dystrybucji wody, ciepła, wprowadzania ścieków to są ogromne środki finansowe te przychody jakby z tego tytułu um, powodują, że są, są relatywnie niskie, ale jednocześnie jakby tak, ta rentowność albo inaczej opłacalność tego typu inwestycji zwraca się w bardzo długim czasie. Bardzo często jest tak, że w wielu gminach oczywiście tego typu podmioty mają charakter tak zwanego monopolisty naturalnego. Tak? To oznacza, że rzeczywiście jakby ich funkcjonowanie związane jest z dysponowaniem pewnymi wyjątkowymi zasobami, którymi żaden inny konkurencyjny czy prywatny podmiot nie mógłby w jednym, momencie, w jednym momencie zarządzać. Popatrzmy, proszę Państwa, tutaj też na zestawienie dotyczące wyniku finansowego. Bardzo krótko określiliśmy ten wynik finansowy spółek komunalnych jako zysk i jako stratę. Tak? Popatrzmy, tutaj żałuję, że oczywiście nie określiłam tych wielkości procentowo, ale wystarczy popatrzeć na liczby. Branża, branża Q86, na poprzednim slajdzie przypomnę, tutaj akurat jest to branża z zakresu opieki zdrowotnej, a zatem, a zatem szpitale, tak, wszelkiego rodzaju placówki medyczne, które, których właścicielem są jednostki samorządu terytorialnego. Zdecydowanie duża część z nich tak generuje oczywiście stratę. Jeśli popatrzymy na działalność sportową i rekreacyjną, czyli tą branżę, o której mówiłam, że co do zasady jest branżą nierewnym, na 84 spółki komunalne, które zakwalifikowały się do naszych badań, 74 generują straty. Oczywiście musimy zadać sobie pytanie, co się z tymi stratami dzieje, tak? Czy to jest tak, że spółka komunalna może generować straty przez długi czas? Oczywiście z perspektywy właściciela, którym na ogół jest gmina, te straty trzeba pokryć. W momencie, kiedy spółka generuje w długim czasie straty, straty, albo inaczej, trzeba tworzyć program naprawczy. Budowanie tego programu naprawczego wymaga oczywiście monitorowania jego realizacji kontrolowania, czy program ten przyniósł oczekiwane efekty, to znaczy czy spółka osiąga już powiedzmy rentowność na poziomie dodatnim, albo czy przynajmniej zminimalizowała straty. Musimy pamiętać, że Każda strata Aczkolwiek może być różnie interpretowana, oczywiście z, z wielu różnych punktów widzenia, jednak musi być pokryta ze środków budżetowych. Więc te formy pokrywania są bardzo różne. Czasami jest tak, że oznaczają um, dopłaty, na przykład do świadczonych usług, tak? na przykład gmina w taki sposób um, jak gdyby reguluje swoją współpracę ze spółkami komunalnymi, które działają w branży transportu publicznego. Bardzo często to jest tak, że gminy zwiększają kapitał, kapitał podstawowy oczywiście spółek komunalnych, co oznacza, że również dokonywany jest transfer ze środków budżetowych. Taka forma transferu ma charakter wydatku majątkowego. W momencie, kiedy gminy mają dużo takich zobowiązań, tak albo inaczej, kiedy, kiedy w znacznym stopniu podwyższają kapitał własny oczywiście spółek komunalnych, mają zdecydowanie mniejsze możliwości jakby finansowania innych zadań inwestycyjnych. A zatem to nie jest tak do końca, że spółka komunalna jest tym podmiotem zupełnie niezależnym i oczywiście funkcjonuje jakby kompletnie poza poza finansami publicznymi, bo właśnie generowanie strat powoduje, że gmina jako właściciel takiej spółki komunalnej jest zobowiązana do regulowania, likwidowania, naprawiania oczywiście, czy, czy poprawiania jakby kondycji, kondycji finansowej spółki. Tego typu, proszę Państwa, również nieprawidłowości, które dotyczą funkcjonowania spółek komunalnych wielokrotnie w swoich raportach, kontrolach podkreśla Najwyższa Izba Kontroli. Co roku w zasadzie prowadzone są w odrębnych województwach, zazwyczaj w kilku gminach takie szczegółowe kontrole dotyczące funkcjonowania spółek komunalnych. Oczywiście Najwyższa Izba Kontroli przygląda się różnym aspektom funkcjonowania tych spółek poprzez aspekty E, e, prawne, tak, aspekty zarządcze, e, aspekty nadzorcze, e, poprzez także samo funkcjonowanie spółek i przede wszystkim generowanie e, na przykład e, kosztów. Tak? E, e, kiedy patrzymy na stratę, no właśnie, z jednej strony ta strata może być konsekwencją na przykład ograniczenia przychodów ze sprzedaży, ale te przychody ze sprzedaży mogą być relatywnie niższe z uwagi na to, że na przez jakiś czas nie, albo smuka przez jakiś czas nie decyduje się na podniesienie poziomu opłat na przykład związanych z dostępem do określonych usług, na przykład opłat za wodę, opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi, tak, opłat za energię cieplną i tak dalej. Więc tutaj rzeczywiście zmniejszenie przychodów z powodu utrzymywania opłat na tym samym poziomie, jak gdyby odbywa się z korzyścią dla mieszkańców, albowiem mniej płacimy za dostęp do określonych usług, ale z drugiej strony straty mogą być również konsekwencją nadmiernie kosztów, czyli sytuacji, kiedy spółka na przykład tak, generuje koszty związane z nadmiernym, nie do końca uzasadnionym zatrudnieniem. Generuje koszty związane z no, takim, powiedziałabym, dość obrazoburczym wynagradzaniem członków zarządu albo na przykład Rady Nadzorczej. Koszty związane z działaniami takimi chociażby jak sponsoring czy jak dotacje dla innych podmiotów, nawet pomimo tego, że spółki generują straty. Takie, takie nieprawidłowości właśnie w swoich raportach z kontroli podaje Najwyższa Izba Kontroli, jednocześnie próbując dookreślać pewne reguły, albo inaczej, sugerować potrzeby do określenia pewnych reguł związanych z funkcjonowaniem tych spółek. Albowiem o ile często jest tak, że np. dotacje czy, czy umowy sponsoringowe tak nie są zawierane w niezgodzie z prawem, a zatem spółki mają możliwość tak prowadzenia tego typu działalności, to jednak zdarza się, że no właśnie, jak gdyby tego typu działania nie do końca są uzasadnione, więc również w trosce o o potrzebę jakby transparentności tego typu praktyk, Najwyższa Izba Kontroli sugeruje potrzebę uporządkowania tych kwestii, czyli określania pewnych reguł, jak gdyby prowadzenia tego typu działalności. Inną nieprawidłowością, bardzo często podkreślaną w kontrolach niku jest również fakt, że o ile ustawa o gospodarce komunalnej przewiduje taki powiedziałabym bardzo określony katalog obszarów w jakich spółki komunalne mogą działać. Ustawa dopuszcza też pewien wyjątek. wyjątek. Ten wyjątek związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej, która traktowana czy uznawana jest jako szczególnie istotna z perspektywy rozwoju gminy i ta szczególna istotność z perspektywy rozwoju gminy dotyczy sytuacji, gdy na przykład w gminie występuje długotrwałe bezrobocie, gdy nie ma zbyt dużej liczby podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i ta furtka niejednokrotnie wykorzystywana jest przez spółki komunalne do prowadzenia działalności poza jak gdyby tą działalnością, która formalnie dopuszczona jest ustawą, czyli wręcz nawet no, podmioty te działają jakby na rynkach konkurencyjnych, nie do końca tworząc zdrową konkurencję, albowiem podmiot, który jest dofinansowywany ze środków publicznych i podmiot, który funkcjonuje tylko w oparciu o, o środki prywatne, to nie są podmioty, które tak naprawdę funkcjonują w warunkach jednakowej, powiedziałabym, konkurencji. Więc jednym z postulatów i jedną z rekomendacji od kilku już ładnych lat, jak gdyby, które pojawiają się w właśnie raportach Najwyższej Izby Kontroli, to ta, która dotyczy potrzeby uregulowania artykułu 10 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z precyzyjnym dookreśleniem obszarów, w których gmina może prowadzić działalność gospodarczą. Tutaj jeszcze jedno zestawienie pokazujące, proszę Państwa, jak gdyby dwa lata, tak, czyli rok 2019-2020 w poszczególnych branżach, oczywiście liczba podmiotów, które generowały zyski, liczba, czy procent podmiotów, które generowały zyski, procent podmiotów, które generowały straty. Okazuje się, że właśnie, tak, ta, ta branża dotycząca działalności sportowej, rekreacyjnej bardzo mocno odczuła pandemię, lockdowny. Tutaj akurat mamy wyniki za 20 rok. Zauważcie Państwo, że odsetek podmiotów nierentownych wzrósł z 77% do 8, gdzie ponad 88%, ale mamy też te branże i grupy podmiotów, które, które rzeczywiście, których zdecydowanie większa liczba to, to podmioty osiągające nadwyżkę ekonomiczną, co niewątpliwie no, należy traktować jako, jako zjawisko pozytywne z takiego stricte ekonomicznego punktu widzenia, czy ze społecznego punktu widzenia to już jest z kolei dyskusyjne, tak, w sensie przede wszystkim właśnie naszego udziału w finansowaniu jak gdyby opłat, dostępu do usługi, ale jednocześnie musimy pamiętać, że często ta nadwyżka ekonomiczna służy rozwojowi firmy i niejednokrotnie wykorzystywana jest do poprawy, do poprawy jakości świadczonych usług, którą to jakość odczuwamy, odczuwamy wszyscy. Tyle proszę Państwa, jeśli chodzi jakby o moją prezentację. Myślę, że dość mocno przekroczyłam czas, za co bardzo, bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że gdyby były dodatkowe pytania, to postaram się jeszcze odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani ma u nas specjalne fory, bo to są rzeczy, które, które też chcemy zrozumieć, bo też jakby na koniec jakby zrobiła Pani taką pętlę, z której wynika, że w zasadzie zawsze może nie niepokoić, ale zawsze istotne jest patrzenie całościowe, to znaczy jeżeli spółka ma duży zysk, to być może chce od nas za dużo pieniędzy i to nas powinno tak. interesować za swoje usługi. Jeżeli ma stratę powinniśmy się niepokoić i interesować skąd ona się bierze, bo może to jest tak, że dokładamy do czyjejś rozbuchanej administracji. Ale to właśnie był powód, dla którego my tak ostrożnie podchodziliśmy do tego tematu, bo łatwo jest powiedzieć skandal wolny nie pozwalam w ogóle jak tak może być, kiedy okazuje się, że bardzo wiele czynników wpływa na to i na każdą spółkę trzeba patrzeć jednak indywidualnie co nie zmienia faktu, że no, jakby sama przejrzystość, która jest naszą ideą jest już bardziej uniwersalna, bo ona w ogóle pozwala nam takie analizy robić. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tego, do tej przejrzystości, to właśnie chciałam jeszcze poprosić panią Paulinę Tańską, żeby nam opowiedziała jak, bo tu jest jedna ważna rzecz, powiedziałam, że podchodziliśmy do tematu jak do jeża, bo jednym z większych wyzwań było dla nas, dowiedzenie się, które to są te spółki komunalne, które powinniśmy badać, bo jak ktoś jest u siebie w mieście, to może wie, a może nie wie, bo też z jednego ze spotkań z naszymi zwolennikami zorientowaliśmy się, że wcale ludzie nie wiedzą, że są takie spółki komunalne, także cieszę się, że pani profesor przedstawiła to głębiej, bo zakładam, że nawet jeżeli nasi widzowie dzisiaj to są akurat osoby, które wiedzą czym są spółki komunalne, to niekoniecznie jest to wiedza powszechna, a w końcu ten materiał zostaje i ktoś będzie mógł z tego korzystać. No w każdym razie myśmy mieli problem, gdzie my mamy je znaleźć. I szukaliśmy ich tak trochę na piechotę. Dzięki wolontariuszom, którym zresztą bardzo dziękuję, zidentyfikowaliśmy tam 1900 podmiotów po prostu grzebiąc w bipach. No ale to była katarżnicza praca i mm, też nie, ona nie była ostatecznie całościowym y, obrazem. Chociaż z drugiej strony Pani Profesor powiedziała, że podejrzewa się, że ich jest około 3000, więc jak widać to nie jest w żaden sposób powiedziane, gdzie, y, gdzie to jest y, i też my mówiliśmy tylko o gminnych, a Pani Profesor mówi trochę szerzej, prawda, też o różnych z udziałem pewnie. Y, Samorządu województwa, samorząd, powiatu, tak. tak? tak. Y, no ale y, firma MGBI dokonała dla nas, przygotowała taką bazę, który, z której będziemy w przyszłości mogli skorzystać. I myślę, że niezależnie od tego wszystkiego, co robimy, no my powinniśmy też wszyscy się troszkę uświadamiać, gdzie szukać informacji, więc pomyśleliśmy, że to jest akurat bardzo dobry moment, żeby opowiedzieć o tym, jak takiej informacji szukać i podziękować jeszcze raz MGBI, które nas wspierało cały czas pro bono, co jest naprawdę jednym z fajniejszych doświadczeń, do którego doprowadziła nasza członkini zarządu Marzena Błaszczyk. Bo nie podziękowałam koleżankom, bo postaram się nie zapomnieć na, na koniec, ale tutaj przekazuję pani Paulinie pałeczkę. Tak, my się tutaj w tym badaniu zajmowaliśmy właśnie analizą danych i dlatego teraz tak pokrótce spróbuję powiedzieć, jakie dane o spółkach są dostępne w internecie i jakie znaleźć, więc już... Udostępnij ekran. Hmm. Czy wszystko widać tak w miarę czytelnie? Wydaje mi się, że chyba tak. Okay. No to tak, przechodząc już do prezentacji. Jakie dane o spółkach są dostępne w internecie i gdzie ich szukać? Tutaj na początku, na potrzeby prezentacji, wybraliśmy spółkę Ekosystem i właśnie na podstawie jej danych spróbuję pokazać, jak znaleźć informacje. I od czego zacząć? Na początku warto jest ustalić numer KRS spółki. On może być w różnych miejscach, ale można rozpocząć od szukania tego na stronie internetowej wybranej spółki. W różnych miejscach na tej stronie może być, na przykład może być w zakładce „o nas”. Często też takie informacje są podawane jako zebrane na dole strony lub też w regulaminach dostępnych na stronie. Ja tutaj uznałam, że będę szukać w zakładce o nas i właśnie tam się kierowałam. I po zejściu na dół strony w tej zakładce było do, dostępne odniesienie do BIP-u. I tam też następnie warto się udać, bo z dostępnego menu po wybraniu statusu prawnego, już udało mi się dotrzeć do numeru KRS, który no jest taką podstawą przed rozpoczęciem researchu i szukania informacji o wybranej spółce. I tak, mając już ten numer KRS, co możemy dalej zrobić? Pierwszym takim źródłem informacji to jest właśnie KRS i wyszukiwarka tych i, i właśnie ta wyszukiwarka. Po przejściu do panelu wyszukiwania podmiotów gospodarczych należy wpisać numer KRS w widocznym miejscu, gdzie teraz jest on, on wpisany. Należy wybrać, jaki rejestr chcemy przeszukać, czyli przed przedsiębiorców. Klikamy następnie wyszukaj, potem wyświetl i już e, po zrobieniu tych wszystkich czynności e, jesteśmy w stanie zobaczyć takie podstawowe dane. Mm, tutaj właśnie widać, że jest e, widoczna nazwa, e, jaki to jest rejestr, numer KRS, numer NIP, REGON, a też forma prawna, województwo, powiat, gmina i miejscowość. E, I co dalej? E, na Jednocześnie też tutaj mamy widoczne, możemy pobrać informacje pełne i informacje aktualne. To tutaj skupimy się na informacjach aktualnych, bo też one umożliwiają poznanie spółki w dosyć szeroki sposób. I czego możemy się dowiedzieć z wpisu aktualnego? Przede wszystkim jest to data powstania. Czyli rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, jest ona widoczna tutaj. Dodatkowo widoczne tam są sprawozdania finansowe, data złożenia, za jaki okres. Co więcej, możemy tam znaleźć informacje o adresie siedziby i aktualny skład zarządu i rady nadzorczej. Oraz listę wspólników. I oprócz tych, właśnie danych takich podstawowych, co przed chwilą zaprezentowałam, warto jeszcze, aby lepiej poznać firmę, zobaczyć jej sprawozdania. Tutaj jest właśnie kolejna wyszukiwarka, która to umożliwia i po przejściu i po również e, wpisaniu numeru KRS, który e, na początku już e, wiemy, e, jak wygląda, możemy, e, widzimy właśnie takie sprawozdania. Tak jak tutaj, sprawozdania finansowe, sprawozdanie z działalności, i właśnie to, co ma duże znaczenie, zwłaszcza, znaczy co miało duże znaczenie, zwłaszcza w tym raporcie, to może być sprawozdanie z działalności. Co możemy tam się dowiedzieć, takie przykładowe, aspekty, to na przykład zdarzenia istotne wpływające na działalność spółki, stan zatrudnienia, przewidywany rozwój spółki, czynniki mogące wpłynąć na ograniczenia działalności spółki, ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. I jest to o tyle istotne, bo umożliwia zbadanie danej spółki pod kątem jej przejrzystości, czym spółka się Zajmuje, czym się chwali, na co zwraca uwagę i, i, i co chce podkreślić w swojej działalności. I oprócz tego sprawozdania z działalności, również warto zerknąć na sprawozdania finansowe spółki, tak jak tutaj widzieliśmy. Tylko, żeby to sprawdzić, to trzeba się wykazać trochę sprytem. E, bo dostępne tutaj sprawozdanie finansowe jest e, dostępne w formacie XML. To jest e, taki format danych, który e, no, no nie jest on wygodny do czytania dla osoby, która nie zna e, tego języka, e, tych znaczników. E, jednym z narzędzi do wizualizacji e, takich sprawozdań finansowych to, e, to jest strona e-sprawozdania, jest to strona ministerstwa i tam właśnie można tutaj wrzucić wybrany wcześniej plik. I tak mniej więcej wygląda jego wizualizacja i tak mniej więcej wygląda treść pliku. Tutaj akurat na, mm, zrobiłam zrzut ekranu na przykładzie, gdzie, gdzie jest dostępny bilans finansowy i aktywa wcześniej wspomnianej już spółki. Aktywa to, czyli ma, majątek i to, co firma posiada. Tak. Kolejnym też takim narzędziem, które umożliwia znalezienie informacji o szukanym o nas, przez nas podmiocie, to jest IMSIC, Internetowy Monitor Sądowy i Gospodarczy. Tam również po wpisaniu numeru KRS do wyszukiwarki jesteśmy w stanie znaleźć wiele informacji. Tak wygląda wynik po wpisaniu. Tutaj mamy ogłoszenia i wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego i też jak wygląda taki wpis. Tutaj jest właśnie przykład, gdzie widzimy, przykład takiego wpisu o powołaniu nowych osób do Rady Nadzorczej. Tak jak widać, tutaj są osoby, które zostały wykreślone, które zostały wpisane. I też dodatkowo w tym miejscu również możemy sprawdzić powiązania tych osób. Tak jak tutaj jest widoczny pan Mariusz Putt, to po kliknięciu w jego dane i wyskakuje wynik następujący, czyli tam, gdzie się on pojawiał, to, to też od razu łatwo jest e, widoczne. Tak jak tutaj widać, Mariusz Puth został wpisany, został wykreślony. E, no jest to w miarę takie przejrzyste i mm, dosyć wygodne do czytania. E, IMSIC jeszcze e, służy też do e, sprawdzenia e, Podobnie, tak jak wcześniej, sprawozdań finansowych. Są one tutaj trochę widoczne w innej formie, bo można to zrobić od razu, sprawdzić w PDF-ie. Należy tylko przejść do zakładki sprawozdania finansowe i tam są widoczne najnowsze sprawozdania finansowe, tym razem za 2020 rok. I tutaj różnica jest taka, że wygląda to tak, według mnie jest to trochę bardziej czytelne i przejrzyste. Dodatkowo, tutaj, w tych sprawozdaniach finansowych, są też dostępne bardziej szczegółowe dane. Na przykład o wynagrodzeniach. O wynagrodzeniach Rady Nadzorczej. No, i wydaje mi się, że to jest dosyć e, coś, co warto sprawdzić, e, jak budżet się rozkłada na wynagrodzenia, i e, może być to dosyć istotną informacją, którą ktoś chciałby sprawdzić, e, szukając informacji o danej spółce. Mm, tak, i w zasadzie. To jest już tyle, jeśli chodzi o taką, takie szybkie wprowadzenie do e, źródeł danych, z których my korzystaliśmy i myślę, że każdy może sobie sprawdzić, jeśli by chciał dowiedzieć się czegoś o danej spółce. Super, bardzo dziękuję Pani Paulino. Też ja powiem, że dzięki tym danym, ponieważ one są w tej masie swojej, w odpowiednich miejscach, no to też Państwo byli nam w stanie opowiedzieć tę historię o tych spółkach, które myśmy zbadali, jakie one tak. mają zyski, straty, przychody, jakie są wielkości budżety. Mhm. I to nam pozwoliło też o tej naszej grupie myśleć w jakiś sposób, co jest o tyle ważne, że my, w jednym, jedno z pytań, które zadawaliśmy spółkom, to było pytanie właśnie o ich zysk i stratę, bo, i, i o przychody, bo chcieliśmy sobie wyobrazić w ogóle, czy my nie drzemy włosów z głowy nad jakimiś stosunkowo małymi pieniędzmi. I to też jakby dla nas było ważne, no ale nasze dane były siłą rzeczy trochę niedokładne i wybiórcze, a dzięki temu, że po prostu to zostało wybrane z bazy publicznej, no to po prostu wszystko się pięknie usystematyzowało. I druga rzecz, którą, druga refleksja, jak pani mówiła, moja jest taka, wiele danych jest w internecie, tylko my jako mieszkańcy, zobaczcie, jaką, zobaczcie czy, czy Państwo, jaką powinniśmy mieć wiedzę, wiemy, że mamy jakieś wodociągi, nie podoba nam się cena za wodę yy, i my teraz powinniśmy, zastanawiając się, czy tam wszystko jest w porządku, Wiedzieć, że istnieje taki KRS czy taki internetowy monitor, że tam sobie możemy obejrzeć te sprawozdania, bo jedyne co znaleźliśmy na stronie spółki to na przykład dane kontaktowe i coś tam jeszcze. Te, te strony są bardzo różne i te BIPy są bardzo różne. I o to chodziło generalnie w, naszym, w naszej całej inicjatywie, żeby jak najwięcej informacji żeby doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej informacji było dostępne dla mieszkańców na stronach internetowych. Jak mówiłam już dawno, na stronach konkretnej spółki, jak mówiłam już dawno się tym zainteresowaliśmy, Yy, jeszcze to, teraz to jak przejrzyście to wygląda w tym yy, KRS-ie, że można sobie przeglądać sprawozdania, to jest stosunkowo niedawna kwestia. Kiedyś to było w bardzo nieczytelny sposób i to yy, nawet jeżeli to tam było, to nie wiadomo było jak to znaleźć. Znaczy, przeciętny użytkownik nie bardzo miał jakieś, yy, przynajmniej ja próbując, nie byłam w stanie dojść jak to można obejrzeć. Teraz sami tam wkładamy swoje sprawozdanie, no to, to też to narzędzie lepiej znam i to po prostu wtedy się zmieni, zmieniło na bardziej przejrzyste. Ale dobrze, nie, nie chcę tutaj takich wynurzeń, tylko bardziej chcę pokazać, że jest jakiś sens w tym, że my oczekujemy, że jak najwięcej informacji będzie na stronie internetowej, bo to jest to miejsce, do którego dociera, dociera mieszkaniec, to i tak już jest wysiłek po stronie mieszkańca, że będzie wiedział, że może na stronie takich informacji szukać. a Nie musi mieć wiedzy doskonałej na temat tego, gdzie jeszcze w internecie takie dane są i jak te dane no Jak te dane czytać, no to niestety już musi wiedzieć, jeśli chce coś z nich wyczytać. I teraz, jak powiedziałam, my przeprowadziliśmy monitoring, zadaliśmy dosyć dużo pytań, ale w takich już punktowych miejscach, gdzie wiedzieliśmy, że coś może być na rzeczy. Ja państwu nie opowiem wszystkiego, co myśmy zbadali. Powiem o refleksjach i wnioskach bardziej. Przygotowałam też prezentację, ale bardziej po to, żeby pokazać te rzeczy, które nam się jakoś najbardziej wbiły w... Tylko, że wcale mi się nie... No dobrze, mam nadzieję, że, że, coś, że, że widać to, co powinno być widać, a też... Nie, to jednak nie jest ten slajd, o który mi chodziło, przepraszam. Powinien być inny slajd na początek, a mi się nic nie przesuwa. To ja państwu to powiem, bo to tak naprawdę nie ma aż takiego wielkiego znaczenia, żeby to widzieć. Natomiast jakby co jest ważne, my wysłaliśmy wniosek do 1900 mniej więcej spółek i dostaliśmy odpowiedź tylko od części z nich. To jest częściowo być może nasza wina technologiczna, więc jakby po prostu chcę powiedzieć, że staraliśmy się objąć wszystkie, a mamy y, informacje tylko od części, od 768 spółek I tyle, y, i tyle spółek badaliśmy. One były stosunkowo reprezentatywne, jeśli chodzi o te ich branże, o których Pani Profesor mówiła, bo staraliśmy się to dzięki właśnie firmie MG, MGB i porównać, jak to się ma do całej populacji. Y, ale oczywiście no, na pewno to nie jest y, reprezentatywne w 100% y, Istotne jest, że z naszych pytań, które y, dotyczyły między innymi ich obowiązków y, w tym przede wszystkim prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, y, bo to jest taki obowiązek, który każda z tych spółek powinna mieć, zresztą na przykładzie tym, który pani Paulina podawała, y, było to widoczne. 13% okazało się, że spółek nie prowadzi biuletynu informacji publicznej. Taka była ich odpowiedź w tej naszej badanej grupie, ale ja też nie mam przekonania, że te, które nie, jakby nie powiedziały, że nie prowadzą, to one naprawdę nie prowadzą. To znaczy w wielu wypadkach, jak później sprawdzaliśmy dane, to się okazywało, że te biuletyny to są biuletyny prowadzone przez gminy, więc one raczej więc wiele, gmin prawdopodobnie, wiele spółek prawdopodobnie w ogóle nie prowadzi Biuletynu Informacji Publicznej. Może nie jest to ból dla przeciętnego mieszkańca, ale jest to miejsce, w którym większość tych informacji, o których, yy, których my się spodziewamy i które by świadczyły jakiejś przejrzystości, mogłoby się znaleźć. Co więcej, w zasadzie w tych biuletynach, jeżeli one już są, znaczy jeżeli już są, no jednak większość prowadzi, ale nie znajdzie się tam informacji o kontrolach przeprowadzonych. Spółki jakoś rozróżniają na kontrole wewnętrzne i zewnętrzne i my to wiedzieliśmy, zadając pytanie, jak się okazuje kontrole wewnętrzne to prawie w ogóle nie są publikowane, a w przypadku kontroli zewnętrznych 78% spółek nie publikuje tych kontroli, To jest wyników kontroli, to jest obowiązkowy Element to jest obowiązkowa rzecz, która powinna być w BIP-ie. W związku z czym w zasadzie możemy powiedzieć, że spółki, które są spółkami jednak w dużej mierze związaną z naszymi pieniędzmi, nie, promuj, nie, nie wypełniają, niektóre spółki nie wypełniają, nie wywiązują się z obowiązków albo z części obowiązków, albo w ogóle nie wywiązują się z obowiązków dostarczania informacji publicznej i to na pewno musi niepokoić i to jest coś, co byśmy chcieli zmienić. Druga rzecz to jest to, że spółki też nie promują przejrzystości. Tak jak pani Paulina powiedziała, że tam są informacje o tym, jak zarabiają zarządy, że to można znaleźć w sprawozdaniach finansowych, ale tego już na stronie tej, tej interesującej informacji, już na stronie internetowej raczej nie znajdziemy, bo my o to między innymi pytaliśmy. Pytaliśmy, czy spółki w ogóle publikują uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń zarządów i, i to pamiętajmy, że to są tylko deklaracje. 73% spółek nie publikuje takich uchwał. Nie, do, nie publikują też prac, uchwał z prac organów czyli protokołów z rad nadzorczych, czy z posiedzeń zarządu. Więc my nie wiemy, jak one są zarządzane. 94% spółek tego nie publikuje. Nie muszą tego robić, ale to by nam dawało jakąś wiedzę na tematy te, o których była mowa. Jak są te decyzje podejmowane, że więcej administracji, że tutaj będziemy mieć stratę, a tu zainwestujemy. Te wszystkie rzeczy być może moglibyśmy sobie gdzieś wyczytać, jak ten proces decyzyjny wyglądał. No i co ważne, i dla mnie chyba to mnie najbardziej boli, to jest właśnie to, że 79% swoich nie publikuje tych sprawozdań finansowych na swoich stronach. Też nie muszą tego robić, ponieważ mają to wszystko opublikowane w KRS-ie, ale znów mieszkaniec musi być odpowiednio przygotowany do tego, żeby no umieć w ogóle sobie to znaleźć. Kolejna rzecz, jakby zainteresowaliśmy się też tymi wynagrodzeniami, ponieważ i to pani profesor nam na to zwróciła uwagę, bo my tylko pytaliśmy o te zasady wynagradzania oraz jak wyglądała wyglądała część stała i część zmienna. Część stała to są pieniądze, które każdy członek zarządu, bo tu chodzi o wynagrodzenia członków zarządu, każdy członek zarządu dostaje według jakieś tam wynagrodzenia. Część zmienna już zależy od wielu czynników, między innymi od osiągania celów zarządczych, o których też nie mamy pojęcia jako mieszkańcy co to jest. No i te wynagrodzenia, te części zmienne, no one często decydują o tym, one nam pokażą takie proporcje między tym, co spółka, jak spółka jest zarządzana i jak sobie za to płaci. I pani profesor nam tam zwróciła uwagę, żeby popatrzeć na te spółki, które przyniosły dużą stratę, a gdzie te wynagrodzenia zmienne były dosyć duże. No i rzeczywiście, tu zapraszam do przeczytania raportu, bo nie chcę państwu tej tabeli recenzować, tylko bardziej zachęcić, żebyście referować, żeby popatrzeć na te dane właśnie z tego punktu widzenia. My też staraliśmy się to trochę oddać, a raport Państwo znajdą na stronie sprawdzamy jak sprawdzamyjakjest.pl i na naszej stronie sieć obywatelska. Poproszę koleżanki też, żeby wrzuciły w komentarzach, pewnie to już dawno zrobiły, żebyście Państwo mogli do tego sięgnąć, bo tam jest to dużo głębiej i bardziej analitycznie przedstawione. Ja tylko zwracam uwagę, że to jest ważna kwestia, bo on monitoringu pokazała, że no nie zawsze tam są logiczne decyzje podejmowane. Oczywiście, żeby to naprawdę ocenić znów musimy wziąć pod uwagę mnóstwo czynników, o których pani profesor mówiła, więc jakby nie poważyłabym się teraz, żeby wydawać jakiekolwiek sądy, ale widać, że są trendy, które są niepokojące. Co ważne, na te trendy też wskazuje Najwyższa Izba Kontroli, więc to też nie jest tak, że my je sobie wyssaliśmy z palca. Ale chyba najbardziej, najbardziej, bo tam, tam, gdzie jeszcze mówimy o tym, że yy, spółki się nie wywiązują z obowiązków, czy tam, gdzie mówimy, no nie promują przejrzystości, to jeszcze jakby mówimy o takim dobrze by było, yy, no, mówimy o takim obszarze, który nie pobudza emocji, bym powiedziała. Ale yy, jakby kolejnym obszarem, który staraliśmy się zbadać, to jest kwestia umów sponsoringowych, jakichś umów dotacyjnych. właśnie tego czegoś o, o której pani profesor teraz jak opowiadała, to ja w ogóle zupełnie inny, z zupełnie innego punktu widzenia patrzyliśmy, bo pani profesor powiedziała, że być może dawanie dotacji w sytuacji kiedy spółka przynosi straty, to nie jest najlepszy pomysł. A my na ten punkt, na te dotacje patrzyliśmy raczej z takiego punktu widzenia, bo tak taki że te dotacje, sponsoringi i stypendia, to są sposoby też na budowanie takiej bazy zwolenników, bym powiedziała. Czyli, że generalnie niekoniecznie one są zawsze dawane w celu publicznym, ale często, żeby za, zaspokoić oczekiwania jakiegoś kręgu osób, które, wobec których władza ma jakiś albo dług, albo które chce wspierać, bo to też się opłaca później w okresie wyborczym i zwłaszcza teraz, w okresie przed wyborami, na tę kwestię będzie bardzo warto zwracać uwagę, dlatego że to będzie no doskonała, doskonała kwestia, doskonały sposób na to, żeby yy, ludzie byli przyjaźni, różne instytucje były przyjazne władzy. Yy, I ten temat kompletnie leży. To znaczy tylko 3% spółek, tych, które zbadaliśmy, ma jakiekolwiek w ogóle zasady dotyczące przyznawania dotacji i sponsoringu, a 91% w ogóle nie publikuje informacji o tym, jakie dotacje przyznało. I wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsza liczba tego raportu z mojego punktu widzenia, bo ona pokazuje, że ten obszar, który wydawało nam się, że on jest niebezpieczny dla demokracji, praworządności i wszystkiego, co się dzieje lokalnie, to, to, to, to jakby to nasze badanie pokazało, że tam jest bardzo nieprzejrzyście. Oczywiście my będziemy do spółek wysyłać rekomendacje, żeby one to naprawiły, to znaczy wprowadziły zarówno zasady, co też ciekawe, bo widać, że w tych zasadach warto też pomyśleć o tym, kiedy w ogóle spółka się decyduje na przyznawanie tych pieniędzy i na ile to powinno być powiązane z jej finansami, ale no jakby bardzo istotna jest po prostu sama przejrzystość tego i chyba o to będziemy najbardziej walczyć. Zresztą Najwyższa Izba Kontroli wskazywała też takie i to też znajdą Państwo w naszym raporcie też o tym pisze, że nieprzejrzyste jest udzielanie darowizn i zawieranie umów sponsoringowych. Pamiętajmy, że Najwyższa Izba Kontroli, prowadząc swoją kontrolę, ma dużo lepszy dostęp do informacji niż my mamy. Także my możemy tylko to powiedzieć, zadać pytanie, czy są zasady i czy jeżeli one są, to są publikowane, a Najwyższa Izba Kontroli widzi, jakie były, jak tam wszystkie te sprawy związane z tym, że się no, jakby widzi papiery. Jeżeli robi taką rekomendację, to znaczy, że w tych papierach jakby to pogłębia tę naszą refleksję. I wydaje mi się, że o to będzie bardzo trzeba walczyć, żeby to się zmieniło. I jeszcze jedna ważna rzecz, która nam wyszła z badania, która również, i tutaj to też jest jakiś ciąg dalszy tego, o czym, co zaczęliśmy w 2014 roku. To są uprawnienia radnych, bo radni mogą wejść i skontrolować taką spółkę i to powinni radni wykorzystywać, tego nie mieli, to uprawnienie weszło w 2018 roku i wyszło, że tylko około 1 trzeciej radnych to robi, czyli zakładamy, że jest też duża szansa na to, że radni po prostu o tym nie wiedzą, że mają to doświadczenie swoje, że kiedyś się to nie udawało i nie bardzo się zorientowali, że są takie przepisy. Ale prawdopodobnie nie jest to jedyny powód, bo jak wiemy ta demokracja lokalna no, jest też mocno niedoskonała i bardzo często Radni są sami uzależnieni od władzy wykonawczej, a z kolei spółki są, podlegają władzy wykonawczej, więc jest to trochę krąg zamknięty. Tym niemniej jeżeli Państwo mogą zachęcać swoich Radnych do tego, żeby korzystali z tych uprawnień to my też zachęcamy, my zamierzamy wysłać do do wszystkich gmin, po prostu taką informację, wszystkich gmin, które mają spółki, taką informację, żeby przekazały przewodniczącym rady gminy, żeby oni poinformowali radnych. Oczywiście czy to nastąpi, no nie mamy na to wpływu. Bez aktywnych mieszkańców, którzy takich procesów przypilnują, żadna y, organizacja nie jest w stanie tego zrobić i wydaje mi się po tych wielu latach y, pracy takiej wspólnej, a właśnie nie wspólnej, bo właściwie pracy takiej powolnej, y, że trochę to jest także albo się wszyscy weźmiemy za te spółki które jednak są dużym problemem życia publicznego w Polsce są sposoby samorządowe, to są również spółki Skarbu Państwa. My po prostu powinniśmy jako obywatele oczekiwać tego, że te pieniądze nie będą wyciekały, tylko te usługi, do których zostały takie spółki powołane, będą naprawdę dostarczane, a pieniądze nie będą służyły do obsadzania stanowisk, wydawania na dodatkowe, bo tam jeszcze był jeden wątek dotyczący dawania reklam, który, który też, no jakby tu trudno nam zrobić rekomendację, żeby spółki chcieliśmy, nie wiem, nie dawały reklam, czy nie, nie kupowały, no jakby, Pewnie by można, zwłaszcza, że Pani profesor nam chyba tak komentowała nawet w którymś pytaniu, że, że to trochę dziwne, że spółka się szeroko reklamuje, skoro i tak jest monopolistą, więc moglibyśmy powiedzieć tak, nie wydawajcie spółki, ale tego tematu jeszcze nie rozgryźliśmy, być może właśnie on jest do rozgryzienia. Klucz jest taki raczej, że temat spółek jest ważny dla y, jakości życia publicznego, że trzeba coś z tym zrobić, że bez aktywności mieszkańców lokalnie się nie da, ale potrzebne jest też takie pociągnięcie wiedzowe i spojrzenie z lotu ptaka, jakie możemy zapewnić my tutaj, y, no i my trochę do tego chcemy przejść, ale zanim jeszcze powiem, bo dam szansę też y, wypowiedzieć się wszystkim, więc y, jeszcze panią y, jakby Pani się chciały do czegoś odnieść, to ja jeszcze na koniec powiem, do czego zmierzamy, a w międzyczasie zajrzę, czy są jakieś pytania. No dobra, to chyba, to chyba ja już nie będę, skoro nie ma komentarza, to, to nie będę tego przedłużać. Ym, to momencik, to sprawdzę pytania. Ale chyba nie ma. No dobrze, to skoro nie ma pytań, to jeszcze dwa słowa na temat tego, do czego my zmierzamy. Bo tak jak powiedziałam, chcemy tę sytuację zmieniać. Zdajemy sobie sprawę, że sami tego nie zrobimy. Na jesieni chcielibyśmy połączyć siły, I to jest też pytanie do Państwa, czy Państwo widzą dla siebie tutaj jakąś rolę albo oczekiwanie, że coś zrobimy. Pomysł nasz jest taki, że spotkamy się z tymi naszymi partnerami z Transparency International Słowacja, którzy się podzielą z nami wiedzą na temat tego, jakim szło z tym zwiększaniem przejrzystości spółek, bo to jest naprawdę niesamowite. Tam po prostu rosną i wskaźniki spółek, i wskaźniki przejrzystości razem. I to właśnie jakby dla wszystkich jest widoczne i jest jakaś presja na to, której w Polsce się nie udało wytworzyć. Na pewno chcielibyśmy zaprosić do tej rozmowy Najwyższą Izbę Kontroli, ponieważ ona jakby jest naturalnym sojusznikiem do tego, żeby, żeby o tym rozmawiać. No i chcielibyśmy wzmocnić, bo oni już przedstawili bardzo dużo wniosków o tym, jak należałoby zmienić prawo. Być może trzeba zwiększyć tylko nacisk na zmianę prawa. Ale sami wiemy na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, że nie wystarczy zmienić Prawo musi być jeszcze wyższa kultura prawna, musi być jednak to czujne oko obywatela, więc tutaj te procesy muszą się dziać razem. Mamy nadzieję, że być może to będzie jakiś też temat interesujący dla studentów ekonomii, którzy będą chętni do tego, żeby analizować, jak się mają, jak się ma przejrzystość do zmiany warunków finansowych wskaźników finansowych. Także wszystkie te rzeczy to jeszcze są przed nami, ale to co ważne to, że nie zamierzamy tego tematu porzucić i że będziemy szukać jakiegoś sposobu na to, żeby to zmienić. Nie, że mamy go już dziś, ta strategia musi być wypracowana i musimy mieć do niej sojuszników. I jeszcze chciałam bardzo podziękować, bo już skoro nie ma pytań, to nie będę, nie będę podbijać tego. Chciałam bardzo podziękować tym wszystkim osobom, które włączyły się w analizę danych, bo to było dosyć duże zadanie. Mam na myśli graczy, sprawdzamy jak jest. I zespołowi w sieci obywatelskiej Watchdog Polska, który poświęcił sporo czasu na to, żeby przeanalizować. Koleżankom z działu komunikacji Annie Guzman-Musz, Roxanie Maślankiewicz, Martynie Bujko. I marzenie Błaszczyk, która jest członkinią zarządu i nas popychała do tego, żeby sprawa została i też analizowała oczywiście dane, żeby sprawa została zakończona. No i Marcinowi Bójko dziękuję dzisiaj za transmisję i wszystkim Państwu. No i mam nadzieję, że po prostu zaczęliśmy jakiś ważny proces. Zapraszam na stronę, sprawdzamy jak jest PL po pierwsze do tego żeby się włączać w inne y, analizy, ale też żeby obejrzeć ten raport ze spółek, bo y, wyjątkowo jest bogaty w treści merytoryczne. To dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.